Nikt przecież nie poświęca swojego życia dla jakiejś zmyślonej opowiastki. Nikt nie przelałby własnej krwi za coś, czego nie jest pewien, co dla niego nie stanowi wartości większej niż własne życie. Właśnie dlatego, że za świadectwo to zapłacili najwyższą cenę. Dzisiaj ja oraz dwa miliardy innych chrześcijan wierzymy, że Jezus jest naszym Panem,